I'm okay. gonna стерec lepsze wysoka yes. Może jeszcze tu na chwilę poczuć wszystko, o, o, o, o, o, o No Szybko się kochani! Nie, nie, nie, nie, He! Jest